Pomnóż 6 przez 1 czwartą, uprość wynik i zapisz go jako liczbę mieszaną. Zacznijmy od mnożenia. Jak to zrobić? Pewnie myślicie, o rany, wiem, jak mnożyć ułamek przez ułamek liczbę całkowitą przez liczbę całkowitą, ale ułamek przez liczbę całkowitą? Otóż każdą liczbę całkowitą można zapisać jako ułamek. Możemy zapisać 6 jako 6 pierwszych, prawda? 6 podzielić przez 1 równa się 6. 6 pierwszych równa się 6. Wygląda dziwnie, ale to jest dokładnie tyle samo, co 6. Zapisaliśmy liczbę całkowitą jako ułamek. Można to zrobić z każdą. Mamy więc 6 pierwszych razy 1 czwarta. Możemy już mnożyć. Mnożymy liczniki, licznik wyniku będzie równy 6 razy 1. Zapiszę go innym kolorem. Licznik będzie równy 6 razy 1 a mianownik wyniesie 1 razy 4. Otrzymujemy 6 czwartych. Widać, że jest to ułamek niewłaściwy i że można go uprościć, ponieważ 6 i 4 dzielą się przez 2. Podzielmy je więc przez 2. Jeśli podzielimy 6 przez 2… Znowu zmienię kolor. Jeśli podzielimy 6 przez 2, otrzymamy 3. Jeśli podzielimy 4 przez 2, otrzymamy 2, więc to jest równe 3 drugie. W dalszym ciągu jest to ułamek niewłaściwy, a mamy uzyskać liczbę mieszaną. Polega to na podzieleniu licznika przez mianownik. Podzielmy więc 3 przez 2… 3 dzielone przez 2… 3 podzielić przez 2 to 1. 1 razy 2 równa się 2, odejmujemy, reszta z dzielenia wynosi 1. Czyli nasz wynik to 1 całość. I 1 reszty z dzielenia przez 2. Wpisujemy 1 i 1 druga. I to jest rozwiązanie. Zapisaliśmy wynik jako liczbę mieszaną. Ale uprościć go mogliśmy już tutaj. Mogliśmy podzielić przyszły licznik przez 2 i otrzymać tutaj 3 i podzielić przyszły mianownik przez 2 i otrzymać 2. 3 razy 1 równa się 3, 1 razy 2 równa się 2, a więc wychodzi 3 drugie. A stąd wiemy, że 3 drugie równa się 1 i 1 druga. Obie metody są równie dobre. Ale pomyślmy inaczej. Co to właściwie jest 6 razy 1 czwarta? Narysujmy 1 czwartą. Mamy już 1 czwartą. 2 czwarte, 3 czwarte, 4 czwarte, czyli 1 całość. 5 czwartych i 6 czwartych. To jest właśnie 6 razy 1 czwarta. Ta część to 4 czwarte. A 4 czwarte to po prostu 1. Zapiszmy to. A to są 2 czwarte. Można sobie wyobrazić, że są to dwie spośród czterech części całości. Mamy więc 1 i… napiszę tym samym kolorem. 1 i 1 druga… Zgadza się. Dwie części z czterech to połowa, więc to wszystko jest jedna część z możliwych dwóch. Uzyskaliśmy jeden i jedną drugą tyle samo ile poprzednio.